to Minecraft Minecraft na polskim świecie. To nie jest jakiś hardcore, ale po prostu moim zadaniem będzie zebranie diamentów. To co chyba każdy youtuber robi, ale dobra, trudno. To nie będzie jakiś czas, po prostu normalny odcinek. No ma i szczęście to portal. To są problemu, to jest dużo slimeów i to jest najstraszniejsze, że na świecie jest dużo slime'ów, nie? nie. a poprzednicy do nadarów nie dobra tyle drewno nam wystarczy na polskim akurat w świecie można znaleźć wszystkie biosek więc poszukajmy no jak na razie słabo bo nic nie widać ale może coś znajdziemy oto szukamy dobra jakby długiej, Może nie aż tak długie, bo tam ile bloków przeszedłem, nie wiem. Ale znalazłem na szczęście wioskę. Może to będzie koniec naszego odcinka. Zobaczymy. jak mi się zdaje, że nie będzie diamentów. Czekajcie, jest kowal? Czekajcie, zobaczymy, czy jest gdzieś kowal. No. Dobra, no to zaraz. bo właśnie park. Ło! Ma lata. <śm> się pani. wejście, bo nas zabił golem w końcu jest wioska, tylko ja nie wiem czy to ta sama, ale chyba nie, chyba nie, nie, to jest inna, to jest inna wioska dobra, no to idziemy tam coś jest tam nic nie ma bo to jest chyba mała wioska kurwa. Dobra, chleb jabłka Ja wiem, że tak Szczerze Aha. idziemy na golemo, tylko na pierwotnie muzyku. Bo taki... Pięć diamentów, znaczy nie diamentów, tylko. No i czekałeś, bo teraz to jest. Ojej. Czekajcie proszę. Dobra, jak się robi powoli noc, no to idziemy się przespać. Ale tak nam coś nie wszędzie czekajcie. Hech! No to my się. Nie wiem, po co ja to zrobiłem, ale okej. Okay. W ogóle mam Photoshopa XD. Za free. Dobra. Widzimy widzim się następnego dnia. No to siema. Dobra, już jestem. Nawet ci nie powiem niczemu napisać. Bo tak. No to idziemy na dalszą przygodę to szukamy tutaj czegoś tylko nie wiem czego I oczywiście moje są no i tak szuka będziemy szukać o wreszcie coś znalazłem Ojciec, złoto tam jest to sobie też weźmiemy. Zbudowa może... Nie no, portal to tak nie za bardzo na razie. Bo nie mam wystarczających hitów. Dobra, idziemy zobaczyć. O, nie, nie, nie, nie, nie wywalaj. Mam nadzieję, że nie dobrze słychać, bo ja sam nie wiem. Wiem, że mogę sprawdzić, ale sam nie wiem, czy to jest dla Was głośno czy cicho. Hmm. Jezu, ja co chwilę zapominam wyłączyć tego, jak to. Co chwilę zapominam, bo ja tutaj stopuję i to jest dla mnie takie ciężkie, bardzo tutaj, no. Więc wiecie, no, trochę mi ciężko stopować. No i tak, i ten film źle poszedł. To... Oczywiście. Bo zaraz się okaże, że nic nie nagrałem. No to szukamy. Wreszcie coś. Wreszcie. Po tylu latek. Tak. znalazłem wreszcie kolejno. Coś tutaj jest. Mamy złoto, ale nie możemy go wydobyć. Dodatkowo jeszcze wioska. Dobra, dotarliśmy już do wioski. Więc szukamy. Pierwsza. Merci. coś teraz craftujemy oh, na bogato dobra, już trochę zebrane jest dobra trochę drewna zebrana to craftujemy sobie crafting dobra, cztery patyki siekierka Dobra, biorę sobie jeszcze drewno na wszelki wypadek. Co tam kotor? Co ty? Aha, jedna z kotorów. No to idziemy. Dalej. Hmm, tylko gdzie? W, w którą stronę? W Dajcie mi się zastanowić. Ulela, ładnie. Obsydian. Czekajcie, może też tutaj trochę zbiorę, ale nie wiem. Czy to się da tym zebrać? Uwaga, like yes. Ładnie, poszło Uu. Uu. Chodź. Oto co, idziemy walczyć! czy ja to przetrwam, mam nadzieję że ja to przetrwam. Oj. tutaj. Nie, tylko nie ma zombie, nie, nie, nie, nie, Zosob, nie, e Pierwszą rzecz na świecie, bym mógł się zakopać, ale bym musiał bardzo długo czekać, a ja nie mam łóżka. No jest problem. Mam teraz mniej HP, mam nadzieję, że przeżyję to. Wierzcie we mnie, proszę. Wierzcie że ja to przeżyję. Wioska! Wioska! Jezu, wioska jest! Jest, jest, jest! Proszę! Uh. Idealnie! Oh, <laughs> yeah. All oh. Nie, czekaj, źle, źle, źle, źle, źle, źle Nie, źle znowu! A za to jest git, na jak na razie. Nie wiem, po